W tej lekcji opowiemy Wam, jak opublikować swój pierwszy odcinek na swoim kanale podcastowym. Czyli rozumiem, że ten wywiad, który nagraliśmy, już poleci w świat i będzie do odsłuchiwania nas na przykład na platformie Spotify, tak? Dokładnie tak. Ale nim to zrobimy, musimy kliknąć opublikuj ten odcinek. Oczywiście wcześniej wybraliśmy ten, ten właściwy. No i musimy dodać tytuł odcinka. Mamy tutaj aż 100 znaków do wykorzystania. Wpisujemy... Cyfrowa szkoła, myślnik wywiad z Agatą. Co ty na to? Dobry odcinek? <śmiech> <śmiech> Może tytuł nie najlepszy, ale na potrzeby szkolenia jak najbardziej. Dokładnie tak. I tak jak zakładaliśmy kanał, tutaj również do każdego odcinka mamy możliwość dodania opisu, o czym ten odcinek jest. Praca trochę z tym jest jak widzicie, ale warto opisywać swoje odcinki, aby słuchacze mieli wybór, mieli świadomość później o czym ten dany odcinek jest. Więc też tu sobie wpiszemy dla celów szkoleniowych wywiad o multimediach w szkole, tak? Może napiszemy o wykorzystywaniu podcastów w Dokładnie. szkole. Wpisujemy i zaraz do was wracamy. Aplikacja Anchor pozwala nam również na dodawanie numeru sezonu bądź odcinka. Możemy je numerować, ale one akurat te numery czy też sezony będą dostępne w aplikacji Anchor, nie będzie to wyświetlane przynajmniej na tą chwilę jak nagrywamy w aplikacji Spotify. Co ważne, do każdego odcinka mamy również możliwość dodania spersonalizowanej grafiki, więc nie tylko do kanału mamy możliwość dodawania grafiki, ale możemy przygotować graficzkę fajną w kanwie, na przykład do każdego z odcinków. I to fajnie później buduje kanał. Czyli na przykład tak jak my tutaj przeprowadzaliśmy razem wywiad, moglibyśmy sobie zrobić zdjęcie i wrzucić tutaj kolejna, kolejny gość, kolejna, no to kolejne zdjęcie. Kolejne zdjęcie i przeróbka w kanwie, i to łatwo można wtedy opublikować. Więc my sobie to pominiemy, tak. Może klikniemy pierwszy? Pierwszy sezon, pierwszy odcinek. Tak jest. OK. No i klikamy dalej. Uwaga. Odcinek jest już gotowy do publikacji. Opublikuj. I w tym momencie, jeśli klikniemy, po jakimś czasie, po godzince dwóch, e, odcinek op będzie dostępny również na kanale Spotify. Więc chwilę trzeba cierpliwości. No i możemy później spokojnie e, słuchać już na kanale Spotify naszych podcastów.